No, cześć ekipa, witam się bardzo serdecznie. Jesteśmy na żywo. Dawno nie było klasycznego takiego hangoutu z Multiego. Pierwsza sprawa, oczywiście, jeżeli mnie słychać, to daj znać na czacie. To tylko mi chodzi o to, żebym nie gadał niepotrzebnie, prawda? Dzisiaj będzie hangout telefon. Niczny, prawda, także na chwilę tutaj tylko pokażę jaki, jaki, numer telefonu. Cześć Wojtek, Prałat, na chwilę jaki numer telefonu. Jeżeli będzie ktoś miał ochotę zadzwonić, to to serdecznie zapraszam, A od czego zaczniemy? parę zdań o nieśmiertelnym naszy, naszym multim, prawda, czyli masz tutaj jakieś tam 3-4 zadania matematyczne mam nadzieję, że, że sobie w domu rozwiążesz i z dużym prawdopodobieństwem będą takie same lub bardzo podobne, prawda, czyli zaczniemy od Pociąg jedzie kolejno ze stacji A, B, C, D, e do stacji F. Na stacji B odczepiono połowę całego składu i połowę pociągu. Na stacjach C, D, e dokonywano tej samej operacji. Na każdy odczepiono połowę składu, który dojechał, i jeszcze połowę wagonu, prawda? Czyli to. Do stacji F dotarła sama lokomotywa. I ile wagonów ruszyło ze stacji A, prawda? I tutaj masz 5 odpowiedzi. No, to można od razu wykluczyć tą odpowiedź 20,5, prawda? Bo 20,5 wagonu raczej no, to nie mogło fizycznie czy technicznie wyruszyć, prawda. Także policz sobie to w domu. Patrzę tutaj. Tutaj jeszcze Przemek, witam, jestem po badaniach już przed Komisją Lekarską, więc mogę co nieco rzucić od siebie w kwestii psychologa. No, no pewnie Przemek, jak, jak możesz to to, to, to serdecznie zapraszam. Tutaj Wojtek, stary już policjant, stary, czyli młody, wakacje pod gruszą, też się coś policjantowi od życia należy, prawda. Kolejne bardzo trudne zadanie matematyczne. Żeby było jasne, te zadania, jak sobie rozwiązujesz w domu, one są naprawdę nieskomplikowane, prawda? Tylko idziesz, stresujesz się i nagle wychodzi trochę inaczej, niż by się chciało zrobić, prawda? Pamiętam, jak na egzaminie sprawa jazdy kategorii B, gościu mnie pyta o płyn hamulcowy, ja pokazuję mu poziom oleju, prawda? Trzej uczniowie ze szkoły policyjnej ubiegają się o świadectwo z czerwonym paskiem. Który z nich otrzyma świadectwo, jeżeli wiadomo, że jest przyznawany od średniej 4,75? Zwróć uwagę, że na takich badaniach, przepraszam, na takich zadaniach czasami zmieniają się imiona, prawda? Także Ilona, niespękniętego Kondona, Zbyszek, Maciek, no ej na twoim może być troszeczkę inaczej. Musisz tutaj jakoś tam no weź, weźmy, weźmy tą Ilonę. Czy kobiety są mądrzejsze? Czy kobiety są mądrzejsze od mężczyzn, prawda? Moment, moment. Szukałem kalkulatora. Ale weźmy to, policzmy na piechotę, prawda? Czyli 10 tu jest dziewięć, czyli dziewiętnaście, dwadzieścia trzy, dwadzieścia siedem i pół, prawda? Dwadzieścia siedem i pół i trzeba by to podzielić przez raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, prawda? Czy sześć? Czy dwadzieścia podzielone przez 6 to jest więcej niż 4,75 czy mniej? Takie, takie, takie ciekawe, takie ciekawe trudne zadanie. Teraz lecimy tutaj dalej. Przemek Lewandowski, witam, jak się mogę skontaktować w sprawie kursu, testu. No, no najlepiej, najlepiej napisać na, na, na maila multiselek95gmail.com Jeżeli jesteś bardzo zdesperowany i uważasz, że nie dasz rady, to, to jakby to powiedzieć, czemu nie, prawda? Czemu nie? Chociaż ostatnio w zasadzie większość ludzi zdaje, to tak się troszeczkę mniej zajmuję już tym? Danuta, hej, jestem po służbie 28 dni. Dostałem się do wojska. Czekam na powołanie na zawodowego. Przeszłam komisję z i badania psychologiczne. Przemek. Jedno z dziwnych pytań u psychologa. Co byś zrobił, jeśli okazałoby się, że twój kolega z patrolu to Homoseksualista. Dziwię się, że w XXI wieku padają takie pytania. No, no ty się dziwisz, prawda? Ty się dziwisz. Natomiast. Natomiast no, ciągle tam jest jakaś ksenofobia, trochę uprzedzeń do, do mniejszości seksualnych. Być może ciekawszym pytaniem by było, co by było, gdyby koleżanka z patrolu była lesbijką, prawda? Może to ciekawsze by było takie urozmaicenie, prawda? Przemek, tak samo rozmowa kwalifikacyjna, jak zareagowałbyś, gdyby twój kolega z patrolu próbował cię pocałować? No, Powiem szczerze, że tutaj mm, ja, bym, ja bym poszedł w kierunku raczej takiej empatii służbowej, prawda? Czyli no cześć kolego, znaczy kolego, fajnie, fajnie że, że, że masz jakieś tam głębsze uczucia y, wobec mnie, prawda? Ale, ale jesteśmy tutaj na służbie no ja mam trochę, ja mam nic przeciwko temu, że, że, masz taką orientację jaką masz, tak mówię oczywiście tak bardziej służbowo, ale, ale powiedzmy jakieś tam mizianie, jeżeli masz ochotę to z kimkolwiek, to zostaw sobie tam na, zostaw sobie na czas po patrolu, prawda, czy na czas wolny, no jeżeli jesteś drugim gejem, Prawda, tak się też może zdarzyć, no to to, to raczej, raczej, że tak powiem, zróbmy to w czasie wolnym, prawda, a nie tutaj jest patrol i niestety obowiązki służbowe. W, ty, w tym momencie to trochę podchodzi nawet pod molestowanie seksualne, prawda, Pamiętamy przypadek tam jakiegoś komendanta z Opola, który niestety miał ten problem, że jakąś tam swoją podwładną wykorzystywał, no i sprawa się rypła i, i po prostu wtedy, wtedy, pamiętam, chyba w Opolu komendantem wojewódzkim została ta pani generał późniejsza, prawda, Także, także mówię, raczej, raczej bym podszedł pod, pod, ten, pod ten, ten, jest służba, to nie drużba, a na mizianie jest czas po służbie, prawda? Jeżeli nie jesteś tej orientacji, to trzeba mu asertywnie gościowi powiedzieć, słuchaj kolego, no nie wiem, nie podoba, nie, nie, nie, mam dziewczynę, czy będę miał dziewczynę, nie podobasz mi się za bardzo. No i raczej bym wolał tutaj nie robić z tego jakiejś tam wielkiej afery, że pisać do pięciu komendantów, ale gościa jakoś tam ustawić, prawda? Już momencik. Przemek, padło też pytanie, czy dostałem kiedyś mordę na ulicy, czy potrafiłbym komuś nastukać. No to ciekawe pytanie. Znaczy, znaczy, są dwa aspekty tutaj tego pytania. pierwsze, jak dostałeś w gębę na ulicy, to z reguły był powód jakiś, dla którego dostałeś w tą gębę, prawda, czyli byłeś w niewłaściwym czasie na niewłaściwym miejscu, prawda, być może wypity, czyli jeżeli jeżeli jeżeli byś powiedział, że tak, ona zacznie drążyć temat, prawda, gdzie byłeś, czy byłeś pijany, jak to się zaczęło, jak to się skończyło, no, no żeby nie wyszło, że sam jesteś jakiś tam Denis Rozrabiaka, prawda, i czy potrafiłbyś komuś nastukać, no, no, no to, to jest też jakieś takie, jeżeli powiesz, że tak, to, to będzie sugerowało, że, że jesteś w stanie wymierzać wy sam sobie sprawiedliwość, prawda, czyli yy, tak w pewien sposób, że tak powiem, yy, no nie tyle yy, Igor tam jakiś tam z Wrocławia czy coś tam yy, no stracił życie, prawda, czy, czy, czy, czyli raczej tutaj yy, nie, nie potrafiłbym komuś tak nastukać, po prostu Boże chciał sobie komuś nastukać. Dobrze. Odnośnie pytania o kolegę całującego wybrnąłem grzeczną odmową i prośbą o zachowanie profesjonalizmu na służbie. No tak, no, bo w sumie no co, co możesz... O, już mamy kogoś. No cześć, witam. Z kim mam przyjemność, kurde? Dzień dobry, panie doktorze. Tu Marcin, Marcin z Broni. No cześć, dopiero cześć. Zacząłem, dopiero wszedłem tam na live'a i zobaczyłem, że prowadzi pan akurat misję ostatnim czasem. Niestety nie mogłem się z panem połączyć, bo tylko pan na, cz na czacie odpowiadał. Mam takie pytanie odnośnie mm, pozwolenia na posiadanie broni. No pytaj. Chodzi o pozwolenie sportowe i do truk kolekcjonerskich. No. Bo takie też, też robię i właśnie chciałem się powiedzieć, jak to wygląda, czy to jest lekarz y, wybrany przeze mnie, czy na przykład do Pana mogę się udać, czy y, kierują mnie, y, patent mnie kieruje na to, tam gdzie robię. To znaczy pytanie, to y, skąd mniej więcej jesteś? nie mów konkretnie, ale z której części Polski, nazwijmy to? Y, powiedziałem Marki, koło Warszawy. A Marki Warszawa, tak? Znaczy, tak. znaczy rozróżnijmy dwie rzeczy, prawda? Jest patent, jest takie dopuszczenie do broni, prawda? Ten patent, no, w zasadzie niby robi lekarz sportowy, od pewnego czasu do 21 roku życia mogą niby robić lekarze rodzinni, tylko do 21 czy do 24, nie pamiętam tam dokładnie. Jest paten. I, i w, praktyce, tak. w praktyce patent wygląda tak, że przychodzą do mnie, ja tam klepnę i, i nie ma jakiegoś tam większego bólu, prawda? Mhm. Natomiast jest tak zwane badania typowo do pozwolenia na broń, prawda? To, co zanosisz na policję, bo patent tam gdzieś zostaje w tej, na tej strzelnicy czy w kółku tym strzeleckim, czy gdzie tam... Tak, tak. Natomiast to, co e, musisz za, zanieść na policję do wydziału spraw o, tych obywatelskich, czy jak to administracyjnych, to, to są dwa warunki. Po pierwsze to jest tylko ważne trzy trzymiechy, prawda? Czyli jeżeli y, powiedzmy nie zdasz tych egzaminów, no to ci to przepada, prawda? I policja się nie pierdoli w tańcu i pięć stówek poszło się paść, prawda? I tutaj robisz, no, takie klasyka, prawda, psycholog, psychiatra, lekarz jak ja i yy, teraz tak, jeżeli masz coś na sumieniu, to ci, ci z Marek czy z Warszawy, oni ci tak wyciągną, prawda, czyli to nie jest tak, że pojedziesz tam na drugi koniec Polski, a a ten, a, a oni tam nic nie będą wiedzieli, prawda, także, także oni się też odwołują, jeżeli, jeżeli, coś masz na sumieniu, bo jeżeli nie masz, to. Znaczy mogę panu powiedzieć co mam, no nic nie mam na sumieniu. No nie bo... no by... tego, mówię ja tutaj jedyne co no to po śmierci, po śmierci mamy. Miałem depresję, no to byłem tam na kilku wizjach u psychiatry, no miałem... Po nie, nie, wiesz o co mi chodzi, ciężko. wiesz o co mi chodzi, no w sensie takim, że miałeś depresję, no i zrobiłeś awanturę w domu, prawda, czy tam jakąś próbę samobójczą, czy tam jakiś alkohol był, awantura, wiesz coś, co policja A to nie, ma... nie, nic takiego nie było. Bo, bo to, w, czy, czy tam potłukłeś dziewczynę, czy żonę tam, czy... To, to tak, mo, mo, może śmiesznie to jest to, co opowiadam tak, w tej chwili, ale takie ale, rzeczy się zdarzają, nie, nie, to, prawda? No oczywiście, że tak. No bo, bo każdy tutaj, kto będzie policjantem, to do awantur rodzinnych jako prewencja będzie jeździł i to, no, no, no ziom się napije, prawda, spierze dziadki, spierze kobitę. No a potem już tam, powiedzmy, dojdzie do siebie, a, a kumple mówią, a chodź do kółka strzeleckiego, prawda? No i to takie rzeczy na policji, yy, to jest zobowiązanie do sprawdzenia, a jak było po alkoholu, to oni się tam nie pierdolą, wiesz, no, piszą odwołania, no i z reguły, no fifty-fifty, raz wychodzi, że, że, że się udaje, raz nie udaje, ale ale... ale <tryk> No niby, niby policja płaci za to odwołanie, ale są mniejsze szanse, że wtedy przejdziesz, prawda? No i to tak, tak, tak to mniej więcej wygląda. Czyli patent to jest patent, to jest taki jakby to powiedzieć świstek tam gdzieś w kółku, ktoś to rzuci do, do, do, do, do, do biurka i będzie leżało 100 lat, prawda? A, a już te policyjne, to mówię, trzy miechy, ważne tylko... Czyli jak oblejesz, to, to masz duże szanse, że trzeba będzie drugi raz zapłacić. No i, i, no i ten, tak trzeba mieć czyste sumienie, prawda? Bo mają papiery. Bo, bo kim tak, jesteś? Tak, ja wiem. Bo, bo ty jesteś z zawodu kim, tak mniej więcej, w tej chwili? To znaczy, można powiedzieć, że wstępnie żołnierzem, jeszcze nie zawodowym, aha, bo aha. idę teraz na 11-miesięczną tą kółkę, co jest. Bo to znaczy, za... to znaczy sprawa jest taka jeszcze. Żandarmeria czy policja ma wbrew pozorom dostęp do twoich, pośrednio, prawda, przez Narodowy Fundusz Zdrowia, pośrednio dostęp do leków, jakie miałeś wypisane, czyli jeżeli miałeś jakieś typowe psychotropy takie mocne, to na pewno będą o tym wiedzieli, no i jeżeli korzystałeś z Państwowej Służby Zdrowia, to też będą wiedzieli. Także, także żebyś wiedział, prawda? To, to, jest, to nie jest jakiś tam wielki, wielki problem, ale, ale trzeba sobie z tego sprawę zdawać, że... Że, no tak, tak, że może być RODO, może być tajemnica lekarska, może być coś tam, a, bo, bo ty przejdziesz przez ja. żandarmerię bardziej no jasne, bo powiem panu, że też miałem e, psychologiczne właśnie do wojsko właśnie na prawo swoje swojej pracowni psychologicznej też była ankieta, wypełniałem zgodnie z sumieniem, znaczy z, z prawdą, no bo też się z tym liczyłem i też miałem w związku z tym kilka jakiś pytań wyjaśniających, ale nie było, dostałem świstek, że... E, to to znaczy ja rozumiem, że coś się w złego w rodzinie się. stało, ktoś zmarł, no i miałeś tam chwilę no, no, przygnębienia, prawda? To znaczy to wyszło, wyszło to po pół roku, nie? To było takie, jakby to można powiedzieć, takie zamrożone, no i Potem miałem po prostu jakieś... Mama mi się śniła, że mi obwiniała za to, że jej nie pomogłem. Takie no, takie ja te ja ja historie no, no. i miałem Z problemy... Zawsze, ze zawsze są takie wyrzuty sumienia, no nie powiem, że kupującego, prawda, ale... A, a można było to zrobić lepiej, a może gdybym ją tam do szpitala zawiózł 5 tak, tak, minut dokładnie. wcześniej, to... To by chociaż to tam, jakby to powiedzieć, jak, jak już wjedziesz do szpitala, to z reguły w tych szpitalach teraz to ludzie umierają jak mrówki, prawda? Jak padają, jak muchy. I, no ale, ale człowiek tak, tak, tak, tak ja, ja też tak to. Tak, no... Było jeszcze w czasie, w czasie pandemii, panie doktorze, i wie pan, jak to jest y, wszystko y, online i najlepiej y, lekarz wcześniej za dużo czasu, od razu y, z automatu jakiś tam prochy, jakieś, zróbmy, ja też tego nie chciałem brać, bo wiem, że to są jakieś uzależniające, to jest Rasa 2. dwa. No tak no, źle się też po nich czułem, więc no, to, że mi wypisywał te trzeba to na tym Generalnie to jest ogłupiacz, prawda, co no, ci będę dużo gadał, prawda. Tak jest. Ja tam wziąłem kiedyś jakąś tabletkę tabletkę i to te, tego diazepamu, tam dwa miligramy, to szedłem przez przejście dla pieszych, to, to żandarmeria w, w mundurze szła, to myślała, że pijany jestem, wiesz. Ale nigdy nie brałem wcześniej, prawda? Także... No licz się z tym, że cię tam trochę sprawdzą, no bo cudów nie ma, no. Dają ci broń, jakąś tam pozwolenie, no to, no to chcą się czymś wykazać, prawda? Natomiast nie zdarzyło mi się to, żeby, żeby, żeby tam ko kogoś z wojska za to uwalili. Natomiast mówię, przyszło mi kilku podchorążych tutaj ze Zmechu, to, to, to chyba ZMEK się teraz nazywa, prawda? I ten, to, co we Wrocławiu jest, prawda? I, I starali się o broń, a tam żandarmeria im tam coś wygrzebała. No wygrzebała, moi zbadali. Do widzenia. No i tyle, no, jakby to powiedzieć. No, raczej, małe no szanse, dobra, raczej mała szansa, żebyś tam zmoczył dupę. Tym bardziej, że przeszedłeś już jedno postępowanie no bo w tym momencie no tak. to by było, że, że to postępowanie całe wcześniejsze to było okam dupy, prawda, no. mhm. że dopuścili, nie wiem, wariata do wojska, wiesz, tak, żebyś mnie źle nie zrozumiał, no tak. prawda, sami by, sami by, pokaz... by w strzeli. No, no dokładnie, trochę w kolano, że, że, że, że nic nie robili, żeby cię sprawdzić solidnie. Tak jest. Chociaż tam zawsze jakieś wytłumaczenie by sobie znaleźli, ale, ale, ale raczej bym się nie bał tutaj. No tak, tam pewnie od PR-u mają tam dużo speców. W razie. A, a, a, ale jest nawet teraz, teraz inna sytuacja. Jest inna sytuacja taka, że ten, że, że brakuje, brakuje ludzi, to tak. To, to. A ty w Markach do której szkoły? Do czwórki chodziłeś czy do trójki? Ja nie jestem, ja nie jestem w ogóle, a tak naprawdę to nie jestem z Marek. E, żonę tutaj mam i od no. dwóch lat mieszkam. No tak, tam. Kiedyś się do Warszawy przez, z Wrocławia przez marki jeździło. Już nie no. pamiętam, czy albo Marki, albo Ząb, Bo teraz się inaczej. No czyli są. Jest, są wokoła są Ząbki, zielonka, no, no, e, no. marki, kobełka, takie te miejscowości właśnie. No no no. Tak, że tam się specjalnie nie przejmuj to tam. Tak, a jeszcze chciałem panu powiedzieć taką ciekawostkę, bo oglądam też e, kanał Bagiety właśnie, nie? I się żalił ostatnio, nad zdjęcia wstawiał plato lato, w, w golfie chodzi po same rękawy, bo ma postępowanie za dziarnie, że nikomu nie przeszkadzało. Znaczy, bo ja panu powiem, dlaczego? Bo on miał tych dziernie dużo. A teraz jak sobie zrobił te, tego dużo właśnie, nie? Zaczęło się komuś to nie podobać. Znaczy, ja, ja na początku myślałem, że to jest jakiś fake, prawda? Że, że, że ten, ale, ale ktoś tak jak ty obejrzał ten film, prawda, tego, tylko, że mówię, nie wiem, kurde, dla, jestem ze starej szkoły, wiesz, jeszcze takiej, że, że te dziary to mi się tak bardziej z, z recydywą kojarzą, ale, no tak. ale, ale może inaczej, ja jestem dziadek, prawda, dziaders i, i, i mam tam jakieś takie, za moich czasów to tam no nie było szans, żeby tam się dostał z tatuażami, prawda, a teraz, wiesz, czasy się zmieniają, no, no, no mówię, ja pierwszy telefon komórkowy Wiem, miałem w wieku lat... Te, no, może czy... komuś nie podpaść dlatego że moja taka znajoma ze służby przygotowawczej właśnie, na szyi nawet, no na, może nie, ale szyja pod drodą wydzierana i wszyscy myśleli, że jej komisja mnie przepuści, nie lekarska, ale ją przepuści mnie, no i, i, i pełni. Służby wojskową właśnie, nie? Powiem ci tak, znowu... na komisji to jest uznaniówka. Ja tam, jakby to powiedzieć, tylko, żebym tylko swastyki nie zobaczył jakieś takiej, wiesz, tam jakiejś no tak, dziwnej tak. dziwnej treści, jakieś satanistyczne tam, yy, takie, takie jakieś dziwne... Jakieś przegięcia. Jakieś przegięcia tam, no bo tam powiedzmy jakiegoś tam żołnierza wyklętego czy, czy tam przeklętego, to no, no przeżyłbym, prawda? No, już dawno widziałem tam, powiedzmy, na jakichś tam zachodnich filmach, że za tu jakiegoś tam pająka robił, czy, czy coś tam, ale, ale znowu t, t, przez przypadek, bo jak, jak mi ten ziom powiedział, że, że Bagieta na to postępowanie, wszedłem na jego kanał, no i on tam ostatnio wrzucił, czy ostatnio, czy nie ostatnio, no, czy, czy, czy może być, czy są dziary i dopuszczają do policji? No, powiedział, że tak, i nic nie mówił tam o tym swoim postępowaniu, prawda? A, a tak, no, możesz ewentualnie wrzucić gdzieś tam w komentarzu ten film, gdzie, gdzie on tam mówił o tych dziarach, bo tak, mówię. Bo zaczęło się wszystko od tego, że sobie zdjęcie, bo to takie zdjęcia No, jest lato, ma koszulkę na krótki rękaw, a taką komentarz z rękawami coś nie. i też pisali e, no, on jeszcze odpisał, że niektórych w oczy kole, nie? Pewne rzeczy niektórych w oczy kolą, no, no czyli można było wnioskować. A potem mówi, że zobaczy jak to będzie, bo zaczyna go to wkurzać, ta służba, bo się tam czepiają. Ktoś tam mądry nagle mu zaczęło coś przeszkadzać, postępowanie mu wystawił za, za dziary. Słuchaj, dalej, dalej, dalej, może być, że on nie dostaje za dziary, tylko za coś innego, a dziary są tutaj najprostszym jakimś Wiesz, wiesz, jak się psa chce uderzyć, to się tam kij znajdzie, tak, prawda? Kij znajdzie. I jakby ci to powiedzieć, on tam jakiś osiągnął sukces medialny, być może jest jakoś tam lepiej traktowany tam, gdzie, gdzie służy. No i, i powiedzmy, przełożonego to może w oczy koleć, prawda, że on, przełożony go wyznaczy tam do jakiejś roboty, a on ma tam ważniejszą funkcję, bo jego przełożony wyznaczy go tam do czegoś innego, prawda? Tam do jakiegoś medialnego, tam, tak mówię, spekuluję w tej chwili, bo, bo mówię, nie śledzę jego kanału, bo, bo to tak, szczerze mówiąc, to trochę nie moja bajka, prawda? No, te... ja panu powiem, panie doktorze, po tym, jak... Coś się słabo słyszę, wiesz? Była interwencja, a teraz? Lepiej? O, już, już bardzo dobrze. O, bo panie doktorze, była taka interwencja, gdzie policja... Był bez czapki, no nie się nie podał, nie podał e, żadnego powodu legitymowania. To zaczął mu klaskać, brawo bić i podawać go jako przykład wzorowego policjanta, tylko dlatego, że e, stanowczo użył SP, SPB, w skupium bezpośredniego, nie? Że tam wydał raz, drugi polecenie no i gościa zglebował. No faktycznie, że fajnie, że się nie szczypał, ale pominął inne aspekty takie, które powinien y, spełnić. Podczas legitymowania albo Coś wykrywa, dochodzi czegoś nie może tak podejść. No, no, no tam przypuszczam, że, że lepiej to znacie, panowie, bo ja tak z tych z policyjnych tych to nie jestem aż taki, taki bardziej z tego nieszczęsnego multiselektu. Ale mówię, jeżeli za coś podpadł i przełożony się na niego weźmie, to życzę mu jak najlepiej i służby, tylko że on też tej służby tam nie ma za wiele tam coś, 6-7 lat, na nowych zasadach, no to musi wytrwać do 50, znaczy te 30, prawda, 30, tam 25 lat chyba, o ile pamiętam w tej chwili, prawda. no to jest dużo, kurde. Ja miałem 22 lata służby, to już tak, no, no już możliwości awansu się skończyły, za bardzo. Przeszedłem wszystkim właśnie. Tak, i za bardzo już nie było gdzie pójść, prawda? No to kopen w dupę dostałem i tyle, prawda? Ale mówię to. Według mnie to on tam. To jest pretekst do czegoś innego, ale to mówię. Tak naprawdę to, to tylko ten bagieta wiedzy, co jest. Bo mówię, myśla, ja myślałem, że to fake jakiś tam, że ktoś tam. tam No tak. Ale, nie, ale ja tu wpłynę w komentarzu. Jak znajdziesz to tego, bo to mi się tam, jakby to powiedzieć, tam 20 jego filmów mi się nie chce obejrzeć, żebym tylko znalazł dwa zdania, no że, że, że, on, że, że, że jest prawdą to, co ma pokrycie w prawdzie, to, co wszyscy tutaj mówią, prawda? Ale jeżeli kolejna osoba mówi, to znaczy, że tak... Tak, a, a nie zdziwiłbym się, gdyby mu... Nie, akurat ja to autentycznie słyszałem, nie, na własne usze oglądałem... No, no. Tak, tak, i zobaczyłem to. A, a nie fakt, zdziwiłbym się, nie zdziwiłbym się hmm, hmm, czegoś takiego, że, że po prostu hmm, dopiekliby mu tak, że odszedłby z policji i on wtedy by prowadził sobie kanał, nazwijmy to... Hmm, to są takie te, powiedzmy, takie kanały. Znaczy, trochę... Ja panu powiem, ja mogę panu powiedzieć geneza o co chodzi, bo z tego co on w tam wręcz, on naciska na kamizelki i krytykował przełożonych. I któryś mu powiedział coś tam, że coś tam, ty młody Komandos jesteś coś, nie, i oto jakiś miał spinę z kimś i tak y, bardzo krytykuje takie przełożonych i swoich nie wygra. E, znaczy, Ludzie z tymi kamizelkami właśnie, nie, nie noszą. I tak no, to piętnuje właśnie. Znaczy na pewno, wiesz, no, on jest być może przypakowany i, i jest w stanie, prawda, ale no, jak jest już taki policjan trochę z brzuszkiem czy coś, to to kamizela 40 stopni na dworze, no to wiesz, tak, co, co po 25 pięciu... 25 na sobie. I 25 kilo na sobie, prawda. A z, z przełożonym tam chciałbym, życzę mu jakby to powiedzieć dobrze, ale ja nie wygrałem nigdy, prawda? Zawsze wolałem. Obejść, obejść przełożonego, czy tam jakoś, jakby to powiedzieć, no tak. tam, coś mu tam, makaron na uszy nawinąć i nie wygrasz, kurde. Ale tak. a, jego sprawa jakoś tak. A nie, no tam. Jak, taką sympatią tego tak zawsze... tak za tak się, no szanuję, ale takim jakoś sympatią do niego nie pałam. Nie, tak, no tam... Ma ciekawy kanał, jakąś tam oglądalność. No. Jakby jak to powiedzieć, ludzie go słuchają, to, to tutaj trzeba czapkę z głowy zdjąć, prawda? I szacun mu się za to należy, prawda? No. To, tak, no tak. to tak powiedzmy... No. Bo mówię, gdzie ja tutaj ból widzę i to z uporem maniaka powtarzam, wiesz, że... O, jeżeli, powiedzmy, policjant ma tam czwórkę, piątkę na rękę, taki jak on, to chociaż nie sądzę, prawda, a u mnie dziewczyna, psycholog ma piętnaście na rękę, no, no, no z czym do ludzi, prawda? A, a... Ja wiem, ale się chwalił, to cztery na rękę. Tutaj. No cztery trzysta, no, 4, 300, no sz, kurwa, to jest... Nawiązywał, soc... że zaczynał od dwóch i pół, nie? Czy od dwóch dwustu coś zaczynał i mówi, że jakby wiedział, że kiedyś, że będzie tyle zarabiał, to by się za głowę złapał, tylko że to nie ma przełożenia... E, na dzisiejszy czas. Słuchajcie, 430 to można pójść do knajpy kurwa i porządzić tam. Tak. <g Sinds2> znaczy, albo do agentury ja i porządzić tam jeden dzień. A, a jak jeszcze do GoGo -go pójdziesz, to cię obrobią w 5 minut, prawda? To, no Dłuchaj. to jest socjal w tej chwili, kurwa, no. no. To, tak. Nie chcę się tutaj chwalić, powiedzmy, ale.. ale no u mnie personel, to, to, to tam mniej niż 5-6, to tam nikt nie chce gadać nawet, prawda? Na łapę, prawda? No jasne. No i, tak i, i, i ten no. Dobra, słuchaj, to, to, to wrzuć tam Proszę linka. Panie, ktoś, jasne. To no nie. Wrzuć Mniemy linka, się, bo mógł. Mówię, całkiem możliwe, że jeżeli się tak no, rzuci zabawki, i obrazi na przełożonych, to skończy, że będzie prowadził kanał jakiś analizujący tam historyjki, historyjki, historyjki nazwijmy to takie y, policyjne, y, ale już z cywila, prawda, no, tylko, że wtedy nie masz tam, tam wejścia do, do, do, do, do, do środka, tylko możesz o tak tam to co w gazetach tak, czytasz analizować i po, po, po tego. Dobra, słuchaj, daj mi ten ten i ja, ja tam mhm. wrzuc, tak z ciekawości już bardziej, bo jak już, no, no to trzymaj się. Tu się nic nie martw. No, jak, pozdrawiam panie dyktorze, Jak przyjedziesz to pogadamy, panie. prawda? Jedno i drugie Dobra. tam będzie dobrze. Także trzymaj się, Dobra. cześć. Pozdrawiam. Do następnego razu, no. Dobra, pogadaliśmy z kolegą, trochę żeśmy ob obgadali. Mam nadzieję, że bagietę uszy nie swędzą, ale nic złego tam na, na człowieka, nic do niego nie mam, także. Przemek, pan się orientuje, jak to jest z pozwoleniem na broń, będąc policjantem. Pozwolenie kolekcjonerska, podobno żadnych testów, tylko na kaliber. Yy, no Przemek, tutaj nie, mi się, być może kolekcjonerska tak, ale dosłownie tutaj tak jak z kolegą z wojska, się, żeśmy rozmawiali. Jakieś tam postępowanie będziesz musiał przejść, prawda? Danuta, jeżeli z WF-u dostanę dwójkę i go nie zaliczę, to jak mogę pomóc sobie, żeby poprawić swoją kondycję? Danuta, nie pytaj tutaj, ja mam naprawdę prawie 60 lat i kawał brzucha, to, to, to, to raczej pytanie jest tam dla jakiegoś tu, trenera twojego gościa z WF-u, prawda? Mateusz, witam, prawie trzy miesiące składałem dokumenty, miałem tylko rozmowę z dzielnicowym, w moim domu był dzielnicowy, cisza, dzwoniłem do wydziału, każą czekać. Czy coś nie tak? Raczej nie to, że nie tak, tylko jest po prostu, są wakacje. Jak są wakacje, to z reguły tak to wszystko wolno idzie. I dobrze tutaj Witek odpowiedział. Po prostu czekaj, to może długo trwać, tym bardziej, że ci z doboru, że z doboru ci to powiedzieli. Klaudia, czy każdy ma rozmowę dzielnicowego? No, no ma, znaczy nie wiem, czy rozmowę, ale na pewno jakieś postępowanie sprawdzające. Dobra, przelećmy trochę tego, tego multiego, bo, bo, bo z tego nic nie wyjdzie, prawda? Dobra, kolejne Kolejne kochani, pytanie matematyczne. 5 kg nasion, super trawka. Wystarczy obsianie 500 m2 ziemi. Ogrodnik, coś źle policzył, kupił 5 kg trawki. Dostępne są opakowania pół, jeden, półtora, trzy oraz pięć. Jakie jednorazowe opakowanie będzie musiał, że tak powiem, dokupić? Także też sobie w domu policz. Jak będziesz miał na multim, to daj lajka do tego wideo. I tutaj mam dla ciebie jeszcze coś takiego do pokazania, a mianowicie to jest tak zwany zegar. 124 pytania, odpowiedzi tak na tak. Mój zegar trochę jest trudniejszy, bo jest taki zegar w czasie rzeczywistym. Ale na czym tu zadanie polega? Masz tutaj co piąte pytanie i co dwie minuty, prawda? Czyli co piąte pytanie musisz puknąć puknąć tutaj i co dwie minuty tutaj, prawda? No dwie minuty to nie będziemy się bawić, ale robimy powiedzmy start, Nawiązuje głównie znajomości ze względu na korzyści. Ja tak, oczywiście. I lecimy dalej, nie przywiązuję wagi do tego, co o mnie inni myślą. Ja przywiązuję, często co mi się dłonie, często mi się pocą, są okresy, kiedy czuję się smutny, tak, prawda? I zwróć uwagę, tutaj masz numer pytania, jest pytanie numer 5, czyli teraz trzeba łupnąć piąte pytanie. I w ostatnim czasie byłem wyjątkowo zdenerwowany. Tak, ja byłem wyjątkowo zdenerwowany. Gdy coś, coś przeżywam, źle sypiam, prawda? Gdy coś mi się nie uda, analizuję przyczyny, ja nie analizuję. No i powiedzmy, teraz minęło dwie minuty. Klikam tutaj. Często niepokój pozwala, przeszkadza mi się skupić. Mi się oczywiście przeszkadza. Manipulowanie ludź, innymi ludźmi jest bardzo łatwe, prawda? I tu robimy koniec. No, po prostu nie będę tam przeciągał, ale widzisz, liczą się dwie rzeczy. Wykonanie testu i ile było poprawnych co 5. Było tylko jedno, bo zrobiliśmy tylko 9 pytań, to nie mogło być więcej. Pominiętych 0, błędnych 0, co dwie minuty. Poprawnych było 0, błędnych 1, z prostego powodu, że no nie doszliśmy do tych dwóch minut, prawda? Ale tak, żebyś wiedział, na tym i więcej polega zegar, który będziesz miał na Multim. I, i tak, jak tutaj jest napisane 124 pytania, za dużo nie rozmyślaj, ale tak, ten zegar wygląda. Jakaś wersja z zegara jest tam na Discordzie, prawda? Na Discordzie, którego prowadzi Rafał Vlog. Dobra, panowie i Panie kochane, i zobaczymy, co tam dalej, co tam dalej jest na yy, czacie. Przemek do mnie dzielnicowy zadzwonił, tylko zapytał, czy były żółte papiery, czy niebieska karta. Podziękował i tyle, prawda? No, z tą niebieską kartą to jest tak, że jeżeli niechcący się rozwodzisz i masz tam problemy z partnerem byłym, to kobiety wiedzą, że założenie takiej niebieskiej karty trochę gościowi brudzi w papierach. No i na przykład mój szwagier, który rozwodził się z moją siostrą, Oczywiście był myśliwym i, no i ta go podała do celów oczywiście rozwodowych o tą niebieską kartę. Tam żadnej broni w domu chyba nie trzymał, chociaż nie wiem, myśliwską mógł trzymać, prawda? Ale przyszedł pan dzielnicowy i gościa trochę tam przepytał, prawda? Także takie sytuacje się mogą zdarzyć. Przemek, tutaj, dobra. Danuta, ok, pozdrawiam, super, transmisja, git do następnego. Trzymaj się, Danutka. Czy w rozmowie psycholog pytał uzależnienie w rodzinie? Raczej nie, jeżeli by się pytał, to mm, choroby, które mogą być dziedziczne, czyli samobójstwa, Jakieś tam choroby psychiczne, ale o uzależnienia też się może zapytać, no bo jak rodzina była, ojciec, matka był uzależniony, to jakieś przełożenie na dziecko to mogło mieć, prawda? Witek, słyszał pan o tym, że szkoły mają przedłużyć do 9 miesięcy, czy tylko plotki? Nie, nie wiem, nie, nie chciałbym tutaj robić za, za, za eksperta, nie wiem. To po prostu komendant główny podejmuje decyzje stosownie do COVID-a, stosownie tam do jakiejś innej sytuacji i tyle. Kevin, cześć. A ktoś mógłby mi powiedzieć, co jest na TWO? Znajomy policjant mówił, że kiedyś były pytania z wiedzy ogólnej typu WOST, teraz te same pytania z funkcjonowania policji. Kevin, no... Jakbyś trochę wysiłku włożył umysłowego, to na stronie 997 niebiescy, niebiescy 97 są wszystkie pytania z TWO opracowane, prawda? Tylko wygooglować i sezam się otwiera, prawda? No wygooglować i trochę przeczytać, prawda? Czyli żadnego wosu tam już nie będzie. Tam to było jakieś Sejm, samorząd, bzdury jakieś totalne na te było ustawa o policji, ustawa o ruchu drogowym, środki przymusu bezpośredniego. Dobra, kochani, jeżeli ktoś ma jeszcze jakieś pytanie do mnie, to serdecznie zapraszam. Mam nadzieję, że trochę tam dla tych, co idą do Multiego, to mniej więcej coś tam naświetliłem, jak ta, jak ta częściówka Multiego będzie wyglądać. Wydaje mi się, że na dzisiaj pogaduchy ze mną wystarczy, prawda, także yy, tradycyjnie komentarze już jak oglądasz w powtórce tam gdzieś na dole, prawda, tutaj kolejny film, subskrypcja kanału, tutaj kolejny filmik. I ten. Witam Panie Darku, w środę mam komisję lekarską, jak się przygotować na psychiatrę. Psychiatra to jest w tej chwili dwie minuty rozmowy. No jeżeli się tam nie, nie powiesz mu, że masz choroby psychiczne w rodzinie, że, że chcesz komuś tam naciukać, prawda, że, że leczyłeś się psychiatrycznie, no to nie widzę tutaj jakiegoś tam punktu zaczepienia dla tego psychiatry, prawda. No chyba, że, że powiesz temu jakieś bzdury totalne, no to wtedy on tam się, wiesz, zastrzyże uszami i możecie zacząć dopytywać, prawda? I. No dobrze, tutaj Przemek, Duduś, czy twoje cechy pozytywne w kontekście do pracy policji? Reszta to pestka, prawda? Także nic, nic poza, bardziej się ten psychiatra już w tej chwili opiera na opinii psychologa z Multiego. No i od pewnego czasu naprawdę trzeba, trzeba, znaczy, może inaczej, są komendy, gdzie Łódź chyba, czy gdzieś tam, gdzie ten psychiatra jeszcze lubi porządzić i skierować do psychologa, ale to już chyba jest jakaś tam, to tylko ci psychiatrzy z poczuciem misji. Dobra, słuchajcie kochani, trzymajcie się, cześć, do następnego razu. Jeżeli ktoś oprócz tutaj kolegi ma... Ma, ma gdzieś link do tego filmu Bagiety, w którym on się żali na swoje dziary, to może to dać w komentarzu do tego wideo.